To tylko tyle, tyle, taka moja wiedza jest o tym łowisku tym z tej strony. Stanowisko numer 8, Ireneusz Durka. Ale tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować. golden dreams in my pocket couldn't think 'round my neck like a I z tej strony Feder Fanatic właśnie jestem przed e, pierwszym pucharem klasycznego Federa. Jest właśnie zbiórka, przyjechałem od tej strony, co miałem od strony zawalnej i tutaj się wszyscy już zbierają. Niedługo zaczynamy losowanie. Zostańcie z nami. Jest z nami Maciek Tak jak w tamtym tygodniu. E, myślę, że warto posłuchać co na do powiedzenia jak Dzisiaj będziemy łapać? Dzisiaj będziemy łapali normalnie tak jak zawsze, ale od strony zawalnej. No jestem niby w te klocki dobry, ale to muszę zobaczyć jak woda będzie płynęła czy stała. Wtedy będę łapał ryby. Czyli jak będzie płynęła, to to będzie znakiem tego, że... Że będę łapał. Aha. Coś tam złapie, ale... Mogę być pierwszy, mogę być ostatni. To w zależności od... Ode mnie teraz, nie? Czyli dzisiaj jest naprawdę ciężkie łowienie. wyszykuję się. Na treningach było pokazane, że ryb jest mało. Sporadyczne brania, sporadyczne sztuki. I wszystko może się zdarzyć. Oczywiście. Może ktoś być bez ryby albo z rybą. Dokładnie. Jesteśmy tutaj y, z Tomkiem Mołdawiakiem. Powiedz Tomku, jak nastrój? Jak myślisz, że dzisiaj polecisz? I czy coś będzie w ogóle łowione? Nasty jest jak zwykle bojowy, ale wiadomo, że ostatnie dni pokazały, że z rybą jest tutaj bardzo ciężko, więc według mnie to będą przypadkowe ryby, które gdzieś tam ktoś połowi, no ewentualnie będą się wybraniać pod nogami jakimiś mniejszymi rybkami, ale jak zwykle to wiadomo, ryba potrafi zaskoczyć, więc miejmy nadzieję, że to wszystko fajnie wypali. Generalnie tutaj chodzi o dobrą zabawę, a ryby to tylko taki dodatek specjalny. No właśnie, dzięki. No to co, połamania? Dzięki. Jest z nami Marcin Kosera na pewno znacie yy, i lubicie oglądać jego produkcję, jego wypowiedzi, jego artykuły. Siemanko Marcin, powiedz jak nastrój e, przed tym witam, zawodami? Witam, witam wszystkich na no, w sumie największych zawodach chyba, federowych, e, z tego co wiem 128. Mam nadzieję, że komplet przyjechał, no, z tego co pamiętam, to e, u nas jest chyba komplet. My jesteśmy na Zawalnej, o łowisko znam, ojejku, z, jeszcze z moich czasów startów z Pławiku. E, wiem, że na paru finałach byłem Kolmika, chyba Sensasa z tego co pamiętam to tylko tyle, tyle, taka moja wiedza jest o tym, o tym obisku z tej strony z tego co wiem na pewno jest głębiej troszkę niż z drugiej strony, czy do popularnego eklerka z rybami kolorowo nie jest ale myślę, że jakieś tam okonie ja zgarzę, może komuś się trafi jakiś leszczyk może jakaś zabunka na płotka Myślę, że każdy coś złowi, ale no będzie trudno ryby, no ewidentnie nie pasuje im to, że nie ma uciągu, Jest, e, praktycznie nie ma, tak, nie ma tego śluzowania, a wiadomo, jak, jak tego uciągu nie ma, to ta ryba jednak za bardzo migruje, nie ustawia się tam, gdzie powinna, Tak, jakby tego trochę uciągu było, e, to na pewno byśmy mieli więcej tu połowili. Ja jeszcze liczę, że może jakiś będzie coś, statek, jakaś barka pływać i troszkę zaczną tutaj śluzować i coś to pomoże, ale jak nie będzie, no to też nie będziemy tu mówię, będziemy próbować, coś tam się zawsze na pewno złowi, no tak więc są y, to jest, no, to są takie fajne zawody na mm, powiedzmy na po, tak w cudzysłowie zakończenie sezonu, tu też się liczy atmosfera, te ryby mogą zejść na, na drugi plan myślę, że tutaj głony strony organizatorów, tutaj się naprawdę postarali czekamy tylko na, zobaczymy na co będzie też na zakończeniu, ale myślę, że też będzie super, więc no kwestia tylko, żeby tych parę rybek złożyć. Dobra, super, dzięki za, za wypowiedź i, no co, połamania kolego. Dobra, nie dziękuję. <śmiech> Jesteśmy właśnie ko Krzyśka Suchockiego, który no to łowisko zna jak mało kto. Opowiadaj Krzysiu, jak według Ciebie to wszystko dzisiaj będzie wyglądać. Dzisiaj, jeżeli w ogóle coś będzie brało, to będzie dobrze. Podejrzewam, że będzie mnóstwo zer niestety. Woda jest krystalicznie czysta, stoi. No i co, i treningi chłopaki przeprowadzali. Jeżeli ktoś wyjął chociaż dwa jazga, że to już był sukces. Także... Mogę życzyć tylko powodzenia. I do tego tam, mgła i na pewno dzisiaj będzie słonecznie. No oby, oby i wiatr ma być w plecy, także może chociaż będzie przyjemnie posiedzieć nad tą wodą. No dobra, powalczymy. Przedstawię skład sędziowski na poszczególne sektory. Sektor D będzie sędziowała pani Martyna Bugajna. Sektor E kolega Marek Olczyk. I sektor F kolega Bernard Bugajny. Sektory zaczynają się od damy sektor D, E, F, tak to idzie D, E, F to będziemy jechać, zaczynamy od sektora D tak stanowisko numer pierwsze Grzegorz Choremski stanowisko numer drugie Martin Droszczak stanowisko numer 11 Krzysztof Simasi stanowisko numer 12 Krzysztof Suchocki stanowisko numer 13 Krzysztof Dembski, stanowisko numer 14, Tomasz Mołdawiak, stanowisko numer 16 Piotr Czech i stanowisko numer 20 Marcin Kostera Czytam sektor E. Stanowisko numer 1 Marek Cieciora. Stanowisko numer 3 Łukasz Panas. Stanowisko numer 8 Ireneusz Durka. Stanowisko numer 10 Bartosz Misiuk. Stanowisko 14 Michał Dziepak. Stanowisko 19 Andrzej Henzel. I stanowisko około 20 Joseph Sitina i sektor F, czyli ten tutaj. Stanowisko pierwsze Maciej Wyczek. stanowisko 12, Maciej Henzel, stanowisko 17, Grzegorz Dobrzyński. Stanowisko 20, zamykające Maciej Choremski. Dziesiąte stanowisko w sektorze E wylosowałem. Zobaczymy jak to będzie. Jadę na stanowisko. Dobra, zaraz nęcenie Zaczynamy. Mam idealny widok na Larsen. Spokojnie, pięć minut jest na to. Pięć minut na jedną, pięć minut na drugą planuję. Teraz druga. Manko I tak nic nie będzie brało Pierwszy rzut. Dużo czasu straciłem na pewno tą bliższą linię. Na tej dalszej dużo nie rzuciłem. Ani blisko, ani daleko. Słuchajcie, minęło 2 godziny. Od dziewiątej już prawie jedenasta. Bez kontaktu z rybą. Marek też na zero. I tutaj ich pana z prawej też na zero. I tak jak sięgam wzrokiem bardzo dużo osób na zero. Tam widziałem jedną rybę, gdzieś podbieraną po lewej, kilka stanowisk, nie wiem czy to nie był, Marek, Cieciora. No nic, zwinę, wrócę na dalszą linię. No ciężko, ciężko jest dzisiaj, naprawdę mega ciężko. Modlę się do jednego jazgarza, jakiegoś okonka. I łowię, a i na bliższej, i na dalszej, i na takiej, i na srakiej, próbuję wszystkiego i nic. Taka przynęta, taka przynęta. No na razie jeszcze nic nie kombinowałem z hakiem, bo, bo jest malutki. Cieniutki też jest przypon, więc. No ale nawet wyssanego robaka, nawet no nic. Kompletnie nic. Próbowałem na bliższej linii jakieś okonich szukać coś pojedynczych sztuk, chociaż jakiś jazgarz. Nic. Wciąż nic, prawie dwunasta Po 12 już. Prawie 10 wciąż bez zmian, bez kontaktu z rybą, bez czegokolwiek co sugerowałoby obecność jakiejkolwiek ryby w moich łowiskach No i niestety, na zero słuchajcie Dosłownie pusto, zero ryby, zero kontaktu z ryby Z rybą blisko, daleko, no nic, czekamy na rezultaty Zobaczymy jak to połowił i, I tyle Ja miałem klasyczny kurak, ja tak jak na okręgówce To 0,0,0 to już właściwie... Ja z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować temu panu, Stanisław Kokot, założyciel grupy, klasyczny Fader. Że po trzech latach prób, negocjacji w końcu udało się zorganizować te zawody. Miejmy nadzieję, że się udało, no, że się podobały te zawody państwu. Wszystko było myślę, że okej, okay. no tylko ta ryba, tak? tylko ta ryba ale jakby była ta grzeba, to by nie było o czym gadać, więc przynajmniej będziemy gadać o tym, że rót nie było i będziemy mieli wspominać tę naszą imprezę żeby nie przyciągając, za bardzo chciałem podziękować e, sponsorom przede wszystkim, sponsorom tych zawodów e, nie imieniu wszystkich, ale na, dziękuję bardzo, Henry Robinson, e, Lefowi Hederling, Lefowi Karpiowy, Kierwinner, e, Zbysiek Paprowski. E, jest tutaj jeszcze wiele firm, no, firma Bajzone, e, e, firma Afekta. firmy resztą to e, Ark Arko, za piękne puchary e, No i dużo jeszcze więcej nagród, widać że tak powiem, nie wszystkich wymienia, ale na pewno wszystkich wymieniłem potem na podsumowaniu zawodów na stronie internetowej, tak? e, Bardzo po duże podziękowania dla Koła Czarna łacha. Brawo! Brawo! Brawo! Brawo! Brawo! I kolega w pomagali na brzegu za bezinteresowną pomoc. E, żeby nie przyciągają, przejdziemy do wręczenia nagród. E, Zacznijmy od dwóch kobiet, które startowały w tych zawodach. No, Może oddam głos sędziemu zawodów, a my będziemy wydawać nagrody. Tak, wie panie. Wreszcie. dostałem <grydy> się. Także ze 118 uczestników dzisiejszych zawodów mamy dwa rodzynki. Panią Izabelę Dymit zapraszam. I Magdalenę Barańską. Ładne kororowe takie. Teraz następne dwie nagrody ekstra, czyli za największą Płoć i Big Fish... To płocz? Arkadiusz Mirocki Arkadiusz I największą rybą Big Fish... To jest lecz Piotr Szczepani. No właśnie, tutaj Brawo Piotrek! Dobrze, że kolega patrzył na wagę, przynajmniej pamiętał. Teraz zaczniemy od A to numeru 100, nie był to w 1780. W 1680 zawodach Arkadiusz Orzeszyna, 370. podziękować za pomoc przy aucie od razu <laughs> Dziewiąte miejsce 570 punktów Sebastian Kielbasa Brawo Ósme miejsce 1395 Grzegorz Wajcier Siódme miejsce 1760 punktów Jarosław Skrzydło Brawo. Brawo. Szóste miejsce Sebastian Woś. Dobry miejsce. Mateusz ma stałeś. Ja, miejsce. 60 g. Obciężu twarogów. miejsce. dzisiejszych zawodów. 27 punktów Witold Wojewódzki Uśmiechnij się kochana drugie miejsce A. 4005 Michał Poch Pierwsze miejsce no, 5010 punktów Grzegorz Koreński A, co on te takie filmiki z reklamą od razu raz. Ja Szkoda czasu, tak jest. No to mają pecha. Jak ich wylosujemy, to do kosza. Zaczynamy. Tadeusz Murgalski. Ale to nazwiska. Brawo, Bravo. Bravo. Bravo. Rafał Gielewicz! O, jest! <laughs> <śmieniciela> no, Drogie koleżanki, drodzy koledzy no, jest, że jedna, ze swojej strony chciałbym podziękować szapuń, za przybycie chciałbym podziękować sponsorom, no, chciałbym podziękować no, jest, swojemu zarządowi koła jeszcze muszę poświęcać małżonkę, bo pomagała mi kroić te numerki, które żeście mieli takie ładne. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy. Mam nadzieję, że dwa lata temu, żeśmy zrobili ładne zawody, tak te też nam się udały. Dobra, jesteśmy jeszcze tutaj ze organizatorem Michałem Hołbem. Michał, powiedz... Witam serdecznie. Powiedz parę słów po prostu odnośnie tutaj zawodów, jak to wszystko z Twojej strony uważasz, że wyszło i, i wszystko, wszystko. Witam serdecznie. Jesteśmy po zawodach. Jak wyszło, to seń zawodnicy, myślę, że w komentarzach. Zawody mi się przebiegły w bardzo fajnej atmosferze, na pewno sportowej, koleżeńskiej Nie było żadnych pretensji, żali, zażaleń. Woda równa dla wszystkich zawodników. 120 zawodników. Wszyscy zadowoleni. Ryba. Ryby jak to ryby. Nie o nie to chodziło, że tak powiem. Szkoda, że ich nie było. Ale mam nadzieję, że jak tutaj powiedziałem w poprzednim wywiadzie, pojedą jeszcze zawody, gdzie pokaże ta łowisko naprawdę swoje możliwości. I ja się cieszę z tego, że zawodnicy dopisali. Wszyscy wyjechali z uśmiechem. Sponsorzy dopisali bardzo dużo podziękowania dla sponsorów. E, Duże podziękowania dla zawodników, dla organizatorów, dla Koła Czarna Czarnałacha. E, cieszmy się tym dniem, bo naprawdę to jest historia polskiego federa. Tak jest. Także dzięki jeszcze raz. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy teraz też ze Staszkiem Kokotem. Powiedz Staszku, jak uważasz, yy, czy te zawody wyszły fajnie, jak organizacyjnie pod twoim kątem? Mi się osobiście podoba, bardzo podobało, ale chciałem też jeszcze wasze zdanie znać. Michał, się wypowiedział teraz czas na ciebie. Generalnie organizacyjnie wyszło wszystko na super, ale bardzo nas zawiodły ryby, no niestety, ale tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować. Fajne wyniki w niektórych miejscach, poza tym no cóż, takie jest wędkarstwo oraz uczy pokory, a ta woda jest taka, że często nas uczy pokory. Niestety, no. Kto tam był bliżej otworków, połowił, ta ryba gdzieś się przeniosła? No cóż, no, takie... Tak. Tak ryby, ryb, ryby rybami, ale organizacyjnie powiem ci na 120 osób, no pierwszy raz byłem na takich zawodach, dwa brzegi, ciężko było to na pewno zgrać. My się wydaje osobiście, że bardzo fajnie wam to wyszło, sprawnie i ważenie i wszystko, moim zdaniem wszystko, wszystko na plus. Także jeszcze raz gratuluję tobie z taką organizacji super Dziękuję i szacunek. Pozdrawiam i zapraszam na przyszłość.